W tym wideo opowiem Ci, ile masz czasu na zgłoszenie się na tzw. kurs reedukacyjny, a z reguły z kursem idą badania kierowcy po alkoholu. Zapytanie mojego widza Witam, mam pytanie. W styczniu tego roku zatrzymano mi prawo jazdy na rok. Ponieważ kierowałem pod wpływem amfetaminy, dostałem pocztą zawiadomienie ze starostwa o skierowaniu na badania psychologiczne, kurs reedukacyjny oraz badania lekarskie, czyli trójca święta. I moje pytanie brzmi, w jakim czasie muszę się zgłosić na ten kurs redukacyjny oraz badania? No i druga sprawa. Paliłem miesiąc temu, a zażywałem dwa dni temu. I czy to będzie wykrywalne na badaniach krwi oraz moczu? Po jakim czasie te substancje są niewykrywalne? Pozdrawiam. No, nie moralizując zbytnio, widz nie wyciągnął na razie przynajmniej żadnej nauczki z tego, co się zdarzyło. Odpowiedź znajdziesz w artykule 101 ustawy o kierujących pojazdami. Przeczytam ci w, w takim moim skrócie, ponieważ tam jest dużo bełkotu prawnego. Ustęp 1 artykułu 101 Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca do doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu i przedstawienia starości zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu i proste rachunki ponieważ kurs to z reguły są dwa spotkania po 8 godzin albo weekendówka albo gdzieś tam w czasie tygodnia to powinieneś dać radę załatwić to w dwa tygodnie, masz czasu sześć tygodni. Oczywiście, jeżeli się szybko zapiszesz, to dasz radę, bo jak się zapiszesz później to różnie z terminami bywa. I yy, ta osoba ma również obowiązek poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu i przedstawienia starości odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Czyli teoretycznie masz trzy miechy. No, praktyka jest trochę inna, o ile tam badania psychologiczne idą w miarę szybko, jest pełno prywatnych placówek, no poniekąd dbają o klienta, zależy im na, na tym, żeby Ci poszło dobrze, aczkolwiek nie zawsze to jest reguła. No, w praktyce te terminy się wydłużają w Wordach, czyli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, w womp no, jest tam zdecydowany nadmiar chętnych kierowców i trzeba niestety dość długo czekać, czyli czasami te trzy miesiące na badania lekarskie nie wystarczy. No, klasyczna jest sprawa, ponieważ popyt przeważa podaż, czy odwrotnie Nigdy tego nie potrafię logicznie wytłumaczyć. I również część kierowców zupełnie nie przejmuje się terminami ustawowymi. No, zabrano mi prawo jazdy na 3 lata, to po co mi teraz robić jakiś kurs i badania? No i być może Ty jesteś takim kierowcą, że potrafiłeś się zapisać na ten kurs reedukacyjniaka i badania po kilku latach, natomiast ja osobiście radzę Ci załatwić sprawę jak najszybciej, nawet jak utraciłeś prawo jazdy na 10 lat, czy 5 lat, czy 2 lata, no, yy, z reguły wychodzą jakieś problemy na badaniach lekarskich, na badaniach psychologicznych, także masz czas, żeby rozwiązać się stosownie do sytuacji oraz szybko odzyskać swoje prawko. Co do tego okresu, w którym w organizmie nie wykryjesz narkotyków, czy wykryjesz No, jest tam na no, ten temat, nawet ja nakręciłem parę wideo, gdzieś tam zobaczysz Natomiast praktyczna rada, no powiedzmy, jak już wiesz, że idziesz yy, do womp tam na 15 powiedzmy października, no to spadaj się tydzień wcześniej, 3-4 dni wcześniej jakimś testem z apteki. Jeżeli jesteś czysty, to powinno to wystarczyć, jeżeli ten test nie wykryje, powinno to wystarczyć, natomiast no, zostaw sobie te 3, 4, 5, 6 dni, żeby żeby mimo wszystko, jeżeli ten test jest mało czuły, to um, żebyś się dalej oczyścił z tych narkotyków, no i oczywiście nie bierz po, <grywania> narkotyków przed czy jakichś innych używek yy, dziwnej maści tuż przed badaniem lekarskim? No, mm, zapewniam cię, że jeżeli złapali cię za narkotyki czy za alkohol, to w WOMPie sprawdzają ich poziom. Jak się dupną, jeszcze raz, yy, dla recydywistów nie ma litości. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście tutaj kliknij w to kółeczko, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców, szczególnie po alkoholu, po używkach, no, tam gdzie człowiek jeździ, to się różne rzeczy potrafią zdarzyć.